To, na co stawiam na kierunku marketing i sprzedaż w Wyższej Szkole Bankowej, to przede wszystkim praktyczny wymiar zajęć, które będziemy prowadzili dla naszych studentów. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że wszystkie zajęcia mają mieć u podstaw przede wszystkim dużą praktyczność bazującą także na prawdziwych case'ach, przykładach z realnego biznesu. Mają o to dbać również sami wykładowcy, którzy także będą praktykami. Co za tym idzie, będą oni również stale aktualizowali program, który będzie odpowiadał temu, co dzieje się na rynku marketingu i sprzedaży. Co więcej, w ślad za tym pójdzie oczywiście wykorzystanie narzędzi, które są także wykorzystywane przez osoby na bieżąco pracujące przy kampaniach marketingowych, ale także budujące sprzedaż w działach marketingu i sprzedaży.